i co? Zjadłabym pomidora, bo na pyszne pomidory jest akurat teraz pora. Tylko żeby go dobrze pokroić, to trzeba mieć ostry nóż. A żeby był ostry, potrzebna jest, co? Ostrzałeczka. I popatrzcie, maleńki gadżecik, ostrzący wszystkie noże, jak mówi producent. Wszystkie, nawet te z wysokogatunkowej, hartowanej stali. Zobaczcie, ostrzałeczka ma tutaj taką podstawę silikonową, którą tą podstawką umieszczamy ją na blacie. I żeby jeszcze dodatkowo ładniej nam się trzymała, chociaż ona, ona już się trzyma sama z siebie, to jeszcze mamy taką dźwignię tutaj na górze, którą sprowadzamy w dół i teraz to już ani rusz. Tutaj jest ostrze które jest z węglika wolframu. Węglik wolframu to jest taki nieorganiczny związek chemiczny, który jest bardzo twardy i często jest składnikiem ostrzy albo innych narzędzi do cięcia. Tutaj jest składnikiem ostrzałki. Jak ostrzymy nóż? Otóż ujmujemy nóż w dłoń. Najpierw sprawdzamy, czy jest tempy. No jest. Przekładamy sobie nóż pomiędzy te ostrza. I teraz delikatnie w jedną stronę do siebie przesuwamy nożem tępym od 10 do 20 razy, a nożem już naostrzonym uprzednio 3 do 5 razy. Ja jadę 10 i zobaczymy, co będzie, no bo nóż jest tępy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Delikatnie, nie naciskać wcale. Co to było? Siedem, osiem, dziewięć. 10, a nie wiem, będzie, jedenaście. Pomidorek. Sprawdzamy. Ho, ho, A ja tylko dziesięć razy pociągła. O! O! No, taka, taka tanizna, taka, panie. To, to nie jest jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki nóż, ale popatrzcie, jak moja babcia mówiła, takie cieniutki plasterek ukroiłam, że Warszawę przez niego widać. Z i teraz tak. Zobaczmy, co będzie z nożem od chleba. O! No bo producent twierdzi, że taki nóż też. I ponieważ to jest w miarę tani nóż i nie mój, to ja zaryzykuję. Proszę. Eins. Zweis. Dreis. No nie wiem, jakoś mało komfortowo przez te ząbki się przeciąga i ja tak naprawdę... Czucia mieszane przy tym nożu. Stasiu, byłeś po chleb? No byłem, a co? Dawaj na go tu, bo naostrzyłam nóż. Oj, już niosy kochanie. No jest chlebek, świeżutki. Się troszeczkę skórka omskła, ale poza tym... Zobaczcie. Romeczka w miarę cienka, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ostrzałka rzeczywiście działa i czy umie naostrzyć nóż, a umie i potrafi. Gadżet w kuchni absolutnie niezbędny.